No cześć moi rodacy! Jesteśmy po pracy, mamy wolny piątek, więc postanowiłem coś wam zagrać. Wesołego w miarę. No taką pogodę. Ale coś nie mogę sobie poradzić z moim z moim sprzętem. O jest, okej. Okay. No to zaczynamy. miejsca mamy. Thank <laughs> you. Oh, uh oh, -huh. I'm <laughs>